Witajcie na kanale Markus Around the World. Nazywam się Magda i wraz z moją rodzinką, Markiem i Filipem, postanowiliśmy spełniać swoje marzenia. Przeprowadzka do Chorwacji to jedno z nich. Hi, my name is Filip tomorrow my dad will fly to Croatia, we there for a whole life and we love that place. lat mieszkaliśmy w Anglii. Jednak nie było to nasze wymarzone miejsce na ziemi. Na naszym kanale będziemy odkrywać piękno chorwacji, to, co nas mi urzekło oraz jakie tajemnice w sobie skrywa. Jesteście ciekawi? Let's go! subskrybujcie nasz kanał, a na pewno będziecie na bieżąco. Cześć!